Witam Was, kochani moi, witam bibiaczku. Witajcie serdecznie na Live w Różbach. I zaczynamy. Dzisiaj, oczywiście, spontaniczne pytania do kart, kochani. I do tego mam karty tarota, jak zwykle. I karty Lenormanda. Wezmę sobie te karty Lenormanda. Także możecie mówić, czy kartami Lenormanda Wam powróżyć, czy tarota, którą yy, lubicie talię, to wybierzcie. I oczywiście obsługujemy wszystkich tych, którzy kupili znaczki. Znaczki... Są oczywiście o różnych cenach i w zależności od ceny znaczka, kochani, takie dostaniecie wróżby, małe, duże lub średnie. Dobrze, kochani moi, więc cieszę się, że znowu się tutaj na moim kanale spotykamy. Bardzo lubię z Wami tutaj ten kanał. Naprawdę mnie to wciągnęło i pasjonuje. Więc zapraszam do kupowania znaczków, moi kochani, na tematy miłosne, tematy pracy, na wszystkie tematy, które Was interesują. Oczywiście na tematy rodziny, na tematy zawodu, finansów, tak, yy, dzieci, yy, także nie tylko te miłosne o partnerze, ale również inne o przeprowadzce czy kupnie sprzedaży domu. Możecie pytać wszystko, tak? Tylko nie o zdrowie. Ponieważ na tematy zdrowotne nie wróżę, nie wchodzę w te energie chorobowe, ale na inne tematy bardzo chętnie, kochani. Także zapraszam Was do kupowania znaczków. Bibiaczek już tam będzie patrzył na kolejność tych znaczków. I zaczynamy, moi kochani. Ten jesienny, ciemny, deszczowy, ponury wieczór. Już jest ciemno za oknami i pada deszcz u nas. Także to jest wspaniałe zajęcie na te deszczowe, pochmurne, jesienne wieczory, prawda? Nasze spotkania online. We wtorek, kochani, w następnym tygodniu będzie pełnia księżyca. Pełnia albo nów, muszę jeszcze sprawdzić, kochani. I wtedy będzie można robić rytuał i też będzie można robić lajfik, ponieważ będzie silna energia księżycowa. Dobrze, kochani moi, więc jakie są już znaczki ewentualnie? Cześć, Sławek! Aha, nein, to jest Magdalena. O, cześć Magdaleno, myślałam, że to Sławek, kochana. Cześć Magdaleno. Cześć Magdziu, pomyliło mi się zupełnie. Magda, czy Sławek napisze do... Ok, czy Sławek, moment. Magdziu, kochana, cześć. No dzisiaj zdążyłaś. Czy Sławek napisze do Magdy? Ok, Magda, czy Sławek... Czy Sławek napisze... Do Magdy, Lenormand Mała, ok, dobrze, cześć Magdo, myślałam, że to Sławek dzisiaj jest na czacie, pomyliło mi się czytać, śmieszne to było, dobrze, dobrze, już, już y, patrzymy kochana, czy on napisze, no widzę, że czekasz i czekasz na tego Sławka, na kontakt, no ale mówiłam Ci już ostatnio, prawda, że ma takie blokady, Lęki, blokady. No zobaczymy teraz, co pokaże. Lenormand. Skup się, Magdziu, na Sławku. Czy Sławek napisze do Magdy? Czy Sławek napisze do Magdy? Czy Sławek napisze do Magdy? Powiedzcie, kochane, karty. Czy Sławek napisze do Magdy?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 Serce, wow, wyjaśni się coś. I... Szczury, no kochana, matko, no już się cieszyłam, że serce. A tutaj, kochana, tajemnice jego sekrety, niejasne, nieklarowne, niewyjaśnione między wami sprawy, czyli te oto chmury, nie wiem, czy widzicie, kochani, chmury, czyli tutaj kłębią się problemy, niewyjaśnione jeszcze między wami tutaj jakieś dylematy, które jeszcze się nie... No, sprawy emocjonalne, miłosne między Wami są niewyjaśnione, tak? Sprawy Waszego związku. E, emocjonalne, na których są straty, zobacz, straty kochana szczury. Straty są na Waszym związku, na Waszych sprawach emocjonalnych, i, stra, e, i szczury to są też Jego lęki przed e, kontaktem z Tobą, tak? W jakiejkolwiek formie, czy napisanie, czy. E, czy e, po prostu jakiś inny kontakt. Tutaj on ma lęki i ma on jakieś sekrety. Także nie widzę na razie. Nie widzę, żeby napisał w najbliższym czasie. Ponieważ ma lęki i jest za dużo głębiących się problemów. Szczury to negatywna karta, więc serce w negatywie. No i jeszcze jakieś niewyjaśnione sprawy pod osłoną nocy. mi Dziękuję. Dobrze, zapraszam następną panią lub pana. No mam nadzieję, że jakiś pan tutaj się odezwie dzisiaj. Szybciutko. Czekam na panów, kochani. Czy dojdzie do spotkania Beaty i Markusa? Aha, dobra. Czy dojdzie do spotkania... Witam, pani Beatko. Beaty i Markusa. Markus to chyba niemieckie widzę. Mieszka pani, pani Beatko. W Niemczech lub w Szwajcarii lub w Austrii. Czy dojdzie do spotkania Magdy? Aha Magdy. Przepraszam zaraz, zaraz, zaraz, zaraz zobaczę jeszcze raz. Czy dojdzie do spotkania Magdy i Sławka? A nein, to już żeśmy zrobili. Y Bibiaczku, co jest z tym pytaniem, czy dojdzie do spotkania Beaty i Markusa? Był znaczek na to? Bo ja widziałam takie pytania, ale nie wiem, bo ty znaczki tam widzisz. Aha, Beata Gorczak, dobra. Beata Gorczak nie kupiła znaczka. Nie, nie było znaczka, ok. Dobrze, dziękuję Ci Bibiaczku, bo właśnie nie widzę tych znaczków tutaj niestety. Ty widzisz w tym czacie live, nie? A ja nie widzę, bo ja nie mam czatu live. Ja będę Cię wizała. Ok, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli nie robię tego pytania, czekamy na znaczek. Ok, wszystko jasne. Dziękuję Ci bardzo, Biviaczku. na kontrolę. Tarot 3. Co w miłości u Edyty? Dobra. Duża tarot. Co w miłości u Edyty do 6 miesięcy? Aha. Duża i tarot. Dobra. Co w miłości u Edyty do trzech? No dobrze, do trzech to są i tak moje wróżby, prawda, kochani? Ja mam tak zaprogramowane, nie wiem, no to wróżenie na trzy miesiące, na kwartał. To każda wróżka czuje sama, na ile może wróżyć, wiecie? Ja na przykład nie umiem wróżyć na rok z góry. Być może umiem tak popatrzeć ogólnie, ale nie umiem wróżyć na 2-3 lata, może o w ten sposób. Po prostu każda wróżka to czuje sama, nie? jak ona może powróżyć. Dobra. Co w miłości u Edyty do 3 miesięcy? Aha, tarot chcesz. Dobrze, już bierzemy tarota, kochana. W miłości u Edyty do trzech miesięcy. Duża, aha, dobra. Oczyszczam, oczyszczam karty. Dobrze. Zaraz, kochana. Zobaczymy sobie jeszcze. Mm. Dobrze, już. Co w miłości u Edyty do trzech miesięcy? Powiedzcie karty, co w miłości u Edyty? Co w miłości Co w miłości Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości u Edyty? Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości Co w miłości u Edyty? Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości u Edyty? Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości, uedyty? Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości, uedyty? Co w miłości, Co w miłości, Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości, uedyty? Co w miłości, Co w miłości Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty. Co w miłości, uedyty? Powiedzcie, kochane karty, co w miłości u Edyty, powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty, co w miłości u Edyty. Powiedzcie, kochane karty, powiedzcie, kochane karty, co w miłości u Edyty. Dobrze. Już tutaj mamy w przełożeniu kart jakieś zwycięstwo, czyli będzie pomyślnie, wbrew pozorom, ponieważ tu widzę jakieś przeciążenie sprawami miłosnymi albo w ogóle myślami o sprawach miłosnych, jakieś przeciążenie, ale będzie pozytywnie, ponieważ jest wieniec laurowy, czyli zwycięstwo. Musisz walczyć tutaj o miłość, o związek czy o jakąś fajną, wspaniałą relację. Ten wieniec laurowy mówi o sukcesie w tej dziedzinie, o dobrych wiadomościach, o tym, że problemy się jakoś rozwiążą, y, że będzie pozytywny czas dla ciebie i że będziesz kochana przez kogoś, adorowana i y, y, y, y, będziesz miała, jeśli będziesz pozytywnie myślała i pozytywnie jakoś będziesz tą sprawę dalej ruszała, nie będziesz się jakby kręciła wokół swego ogonka ciągle, jeśli widzisz, że coś nie wychodzi, nie możesz się ciągnąć, jakby, jakby, jak to się mówi, nie możesz się cały czas obracać wokół swego ogonka według tej sprawy, która i tak ciągle źle wychodzi. Musisz wyjść spoza tego, jak to się mówi, diabelskiego kręgu i zacząć coś nowego. I tutaj ta nowa sprawa będzie miała pozytywny, erfolg, er, er czyli pozytywny sukces, tak? Dobrze, zobaczmy jednak w kartach. Tutaj jakaś jest agresywna, dziwna atmosfera u Ciebie. Nie wiem, czy kłótnia, czy jakieś były niesnaski, czy były jakieś dyskusje. Yy, nie wiem, być może jakieś nerwowe tutaj. Ten, Bo mamy tutaj y, agresywną atmosferę. Mamy tutaj jakieś, nie wiem, ciągle walczenie o coś. Jakbyś ciągle walczyła o faceta, czy o miłość, o czasy z nim. I masz tego już jakby dosyć. Yy, masz pracować nad sobą przede wszystkim i tutaj zająć się swoimi finansami i zawodem i pracą i tutaj y, przy Twojej stabilności, jeśli Ty będziesz stabilna i finansowo, zawodowo psychicznie, emocjonalnie, mentalnie y, jeśli będziesz stabilna, to wtedy dopiero możesz zacząć szukać jakiejś miłości, ponieważ to jest przeciążenie na razie 10 buław to przeciążenie to uginasz się pod ciężarem, bo ciągle jakbyś walczyła walczyła o coś, z czego absolutnie nic nie wychodzi. Tak? I właśnie dlatego mówię, że kręcisz się wokół swego ogonka, i nic absolutnie nie ma kroku dalej w tym, i dlatego jest Twoje przeciążenie, rezygnacja, rozczarowanie. I tutaj masz wejść w taką, w następne trzy miesiące, no najlepiej od zaraz, w taką energię Królowej Mieczy, tak? Czyli taką silną, bezemocjonalną, wyrachowaną, racjonalnie myślącą głową y, kobiety, która walczy o swoje cele i tym mieczem odcina wszystko, co jej nie służy. Tym mieczem od, odcina, blokuje wszystko, co ją obciąża w ten sposób, że jesteś dziesięcioma y, buławami obciążona, załamana, nieraz y, rozczarowana. Tutaj odcinasz tym mieczem na zimno wszystko to, co Ciebie negatywnie y, po prostu... Y, Negatywnie obciąża i zaczynasz tutaj się radować, wychodzić do towarzystwa, wychodzić na jakieś może tańce, muzyka, śpiew, wino, muzyka, śpiew, tak? Być może również w pracy tutaj y, ktoś y, jest, kto Ciebie, nie wiem, czy lubi, czy mu się komuś podobasz, bo mamy tutaj króla monet, tak? Króla monet i Ty królowa, ym, królowa mieczy, czyli królowa powietrza, więc tutaj być może jest ktoś w pracy... Komu ty się podobasz, kto jest dobrze postawiony również, tak? Czyli masz chodzić na jakieś tutaj, nie wiem, towarzyskie spotkania, czy z pracy, czy nie wiem, po pracy, i tutaj może coś się wydarzyć, kochana, ponieważ teraz, już ci mówię, kochana, teraz masz kogoś, ale to jest tylko seksualnie, widzę. Znaczy bardziej tak, tak powiedzmy, powierzchownie, bo tu jest karta seksu, tak? Karta seksu to jest tylko taka powierzchowna jakaś z jakimś niedojrzałym facetem, który po prostu jest niedojrzały uczuciowo, by podjąć jakieś poważne decyzje po prostu jest to tylko taka seksualna energia bardzo, tak ale moim zdaniem tutaj, nie wiem, czy w pracy czy w jakichś sprawach zawodowych finansowych Gdzieś w pracy tutaj możesz kogoś poznać, bo mamy królowe, królową monet i króla monet, czyli jedną parę, kochana parę. Czyli jakiś facet albo w pracy, albo nie wiem, gdzieś dzwonisz tam do jakichś innych firmy, tak? Bo mogą być też kontakty z pracy. Gdzieś tu jakiś facet, który bardzo jest stabilny, bardzo jest dobrze postawiony, czy, czy umie zarobić pieniądze, czy umie pracować, czy. Umie po prostu tutaj się usytuować dobrze, egzystencję ma pewną dobrą, czy może nawet jakiś szef, czy przełożony, bo tutaj jest no, przede wszystkim jakiś facet, który też jest stabilny, być może jest on spod znaku, już Ci mówię, panny, yy, yy, panny, byka lub koziorożca, być może jest to taki mężczyzna, tak? Byk, pan na koziorożec To są znaki właśnie monet Czyli takie te bardzo uziemione, stabilne Które szukają związków stabilnych i długotrwałych I Ty też mi się pokazujesz tutaj jako królowa monet Czyli para, mamy parę Król i królowa monet, mamy parę Czyli jest jakiś mężczyzna Pomijając tego mężczyznę, który tylko szuka u Ciebie seksu Jakichś powierzchownych tutaj Yy, nie wiem, seksualnych yy, Spraw I tylko tej ty walczysz z nim cały czas Widzę, jakaś agresywna jest atmosfera Pomi Pomijając yy, Być może walczysz w tym sensie o jego względy O jego czas, o jego yy, Jakby uwagę Ale tutaj pomijając tego mężczyznę Powierzchownego, mamy tu innego Mężczyznę, który być może jest w pracy Gdzieś tam w kontaktach z pracy tak, Być może gdzieś tam dzwonisz Do jakiejś innej firmy, być może gdzieś tam Się spotykasz z kimś też lub w Twojej pracy ktoś jest, kto być może jest starszy od Ciebie, ale bardzo dojrzale myśli. Także zwróć uwagę, rozglądnij się, przyjrzyj się, przemyśl, zaobserwuj w pracy tutaj y, takie różne jakieś spojrzenia czy y, sytuacje. I to się może naprawdę rozwinąć, ponieważ mamy sukces, wieniec laurowy, przypominam, i tu widzę parę, widzę parę, zobacz kochana, Król i królowa Monet. To jest para. Wyszła mi para. Czyli będziecie, możecie być parą, jeśli Ty tego nie przegapisz i nie skupisz się na tym powierzchownym tylko facecie, który tutaj ciągle jakby jest jakiś, nie wiem, tylko powierzchowny. Dobrze, taka to była ciekawa tutaj widzę historia. Także zastanów się, kochana. Bardzo mnie to też ciekawi. No i my, kochani, robimy następny znaczek. Mała Lenor, czy dojdzie do spotkania Magdy i Sławka? No było to już, czy nie? Aha, napiszę, było, ok. Yy, mała Lenoma, Lenormand, czy dojdzie do spotkania Magdy i Sławka? Ok, czy dojdzie do spotkania Magdy... I Sławka. Słuchajcie, kochani, jeden tip, czy dojdzie do spotkania, dlaczego nie formułujecie tego prościej? Czy Magda i Sławek spotkają się? Im łatwiej, tym klarowniej, pamiętajcie. Im łatwiej zadane za sformułowanie pytania, to klarowniejsza odpowiedź kart, by nie było to takie zawikłane.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 Blokady na emocjach, tak, spotkacie się, tak, spotkacie się, ale na razie są jeszcze blokady, mamy tutaj góry, blokady emocjonalne, ale nadejdzie stabilność i ktoś powróci, czyli Sławek, bo pytamy o Sławka konkretnie, czyli tak. Ale mówię, ta, ta wróżba jest do trzech miesięcy, czyli nie to, żeby Pani zadzwoniła tam jutro i powiedziała tak, spotkamy się, więc chodź. Nie, nie, nie, to tak nie działa. Yy, bo już znam takie przypadki, tylko do trzech miesięcy może to się powoli rozwinąć, tak, że dojdzie do spotkania, ale nawet może dojść do spotkania, słuchajcie, kochani, nieraz yy, niechcący na chodniku, niechcący w supermarkecie, niechcący na poczcie, niechcący... Gdzieś, nie wiem, na jakimś spotkaniu, urodzinach, no różne są sytuacje losowe czy życiowe, tak? No ale dojdzie, widzę. Dobra, następne. dnia Lenormand. Co myśli Mariusz o Marcie? Dobrze. O, cześć Martusiu. Co myśli Mariusz o Marcie? Cześć Martuś. Dobrze, że jesteś. Cieszymy się bardzo, kochana. Marty i Magdy nie było w, nas w tamtym tygodniu. Ani Marty, ani Magdy. No, a jak jest Marta, to jest i Magda. Jak jest Magda, to jest i Marta. Cieszę się bardzo, kochane. Tęskniłyśmy za wami. W tamtym tygodniu bardzo żeśmy były stęsknione za wami. Myśl, kochana Martusiu, o Mariuszu. W pracy byłam do 20. Aha, Martusz, dobrze. Rozumiem, rozumiem. Czyli pracuje na zmiany, czy jak? Że to tak jakoś długo. Tak, aha. Nawet znaczy zmiany. Ojeju, współczuję Ci, kochana. No dobrze, Martusiu. Co myśli Mariusz o Marcie? Powiedzcie, kochane karty, co myśli Mariusz o Marcie? Co myśli Mariusz o Marcie? Powiedzcie, kochane karty, co myśli Mariusz o Marcie? Powiedzcie, kochane karty, co myśli Mariusz o Marcie? Tutaj widzę zablokowane emocje u Was. Czy macie zablokowany kontakt i zablokowane spotkania? Martuś, bo mamy kosę. Czyli jakaś blokada na emocjach. Być może na kontakcie. O, znowu blokady, góry. O, czy była jakaś awantura u Was? O, la, la, kochana. Co u Was się dzieje? Blokady widzę. Tutaj trzy negatywne karty mam. Mam, yy... miało być spotkanie. No i co? Odwołał, no tak, odwołał. I co, jest kłótnia? No, widzę, trzymam negatywne karty. Blokada. Kochana, ko, ka, kosa to odwołanie, oczywiście. Odwołanie spotkania, zablokowanie. Zablokowanie tej na emocjach. Zobacz, kochana. Kosa emocje, czyli zablokował emocje. Nic nie wyjaśniliśmy. Aha, czyli nic, czyli nic nie wyjaśnił, dlaczego, dlaczego zablokował to spotkanie. Zablokował, czyli odwoła, odwołał nagle. Nagle odwołał, ponieważ kosa. To jest cięcie, słuchajcie, cięcie, siu, nagłe, ciach, nie? Tak jakby wziął nóż i ciach, odciął. I macie tutaj bardzo nagle, bez wyjaśnienia właśnie tak jak piszesz, odwołał spotkanie, ponieważ ma blokady emocjonalne, tak? Tutaj blokady jego polegają na, zobacz tu, blokady, góra, blokady, obciąża go ten związek w jakiś sposób ale to wróci do normy, jeszcze się spotkacie, ponieważ mamy tutaj y, jeszcze stabilność, która wróci, która się rozrośnie, komunikacja się rozrośnie, umocni, y, wróci jakby tutaj jeszcze regularne, nie wiem, czy pisanie i spotkanie, y, ale musi się coś tutaj w nim przetransformować, bo on ma wieże tutaj i blokady. To są dwie negatywne karty. Wieża, czyli on potrzebuje jakieś jeszcze przemyśleń Coś się u niego zawaliło w życiu, nie wiem co, ale coś się u niego zawaliło, e, czy w pracy ma problemy, czy nie wiem, to jest trójkąt małżeński, czy jest jakiś trójkąt, on ma tam gdzieś, nie wiem, czy z żoną, czy z, z partnerką problemy, e, czy jakieś inne problemy finansowe, coś u niego się w życiu zawaliło, e, że on ma tutaj duże też emocjonalne, powiedzmy, obiekcje i problemy, by się z tobą spotkać coś tutaj blokuje, blokuje go totalnie, tak, i on musi sobie jeszcze raz, yy, problemy finansowe, tak, no więc tutaj coś coś u niego się wali, wali się po prostu, sypie, wali yy, jakieś, nie wiem, no duże, duże, widzę bardzo duże problemy, coś naprawdę wpadł w jakieś tarapaty i ma tutaj ogólnie mozolną drogę, by te, te problemy rozwiązać, tak, długą mozolną drogę, jego coś obciążyło po prostu, tak, bardzo dużo go coś obciąża, on ma po prostu problemy, widzę. Yy, I też jeszcze plus to, co on myśli, to to plus, że go emocjonalnie też yy, on nie chce żadnych obciążeń. Nie dość, że ma już te problemy finansowe, po prostu u niego jakby się wali, pali wszystko w życiu. Yy, on musi, nie wiem, czy, czy, czy, czy dużo pracować, jest przemęczony, tu zablokowany, to jeszcze on nie chce dodatkowo jakichś emocjonalnych, widzę tutaj, problemów, tak? Um, nie wiem, jakieś tam są nieraz między wami problemy, czy on, on jest jakieś w pewnym sensie obciążony przez tą relację, i on tego dlatego nie chce, ale kochana, on myśli, żeby tobie napisać to już powiem ci od razu być może będzie chciał wyjaśnić lub się wytłumaczyć w jakiś sposób bo mamy list, czyli przyjdzie wiadomość od niego, kochana Marto i będzie się chciał spotkać myśli o spotkaniu Myśli o spotkaniach troszeczkę on się uspokoi tutaj emocjonalnie yy, yy, i przez te wszystkie problemy, które mu się zwaliły, nie wiem, coś mu się bardzo rzeczywiście zburzyło, zawaliło, yy, yy, jakaś ruina u niego kompletna, nie wiem. Yy, jak on to przepracuje, powiem szczerze, jest troszkę powolne tutaj tempo, które widzę w kartach, ale jeśli on to przepracuje, to on będzie chciał tutaj napisać, skom skomunikować się z Tobą i się spotkać, bo mamy kartę spotkania. Jeśli jest między Wami dystans geograficzny, kochana, o czym mówi ta karta, to y, spotkacie się. On przyjedzie lub będzie chciał, żebyś Ty przyjechała lub gdzieś tam się spotkacie, ale y, będzie spotkanie. Będzie spotkanie, otworzy się nowa możliwość na spotkanie. Jest za, spotkanie w miejscu publicznym, y, zaproszenie. On ma emocjonalne jakieś też lęki, powiem Ci szczerze. Dziękuję Martusiu, no ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe, bo kosa nam od razu wyskoczyła, czyli odwołane, skoszone, zerwane, zablokowane spotkanie, no tak, Ym, rzeczywiście, matko, no od razu nam ta kosa wyleciała, aż naprawdę pełna jestem tutaj podziwu dla tych kart nieraz, nie, jak to wychodzi od razu, bo pierwsza karta, która wyjdzie jest zawsze najważniejsza, daje od razu ten temat jakby całego tego czytania prawda? I tutaj ta kosa no to tak jak mówisz nagle odwołał bez wyjaśnienia bo też kosa to jest blokada taka, nie? Totalna no dobrze czekam na następny znaczek moje kochane no chciałabym żeby mężczyzna tutaj jakiś był z pytaniem szybciutko jeśli mamy mężczyznę to niech się mężczyźni tutaj odezwą kochani szybciuteńko, szybciuteńko chcemy mężczyznę rodzynka ale panie też chcę dobrze, już teraz Bibiaczku, jaki mamy dobry wieczór dobry wieczór witamy kochana Anetko mała Lenormand, czy Magda zamieszka Ze Sławkiem. Aha, dobrze. Mała Normand. Czy Magda zamieszka ze Sławkiem? Dobrze. Małale Normand, okej. Okay. Kochani, jak ja tak stukam w te karty, to jest forma oczyszczenia. Świecy, płomień, czyli żywioł ognia jest y, oczyszczaniem, oczyszcza karty. I też jak ja pukam w te karty, to tak jakby je budzę jeszcze raz, tak? Jakby y, pobudka, znaczy y, pobudzam je do działania, do aktywnego myślenia, do aktywnego działania. Ktoś mi napisał na YouTubie, dlaczego Pani bije karty? Ja nikogo nie biję ani nie niczego, niczego nie biję, się uśmiałam, ponieważ to jest tylko jakby takie drgnięcie, żeby karty nie były pasywne, tylko żeby były aktywne, żeby mi pomogły tutaj aktywnie w Wasze historie wchodzić, tak? Cały czas je pobudzam do działania. To tak jakbyś, nie wiem, był z koniem na, na jak to się mówi, na tym pasie jeździeckim. I też go tam, nie wiem, czy klepniesz, czy... To nie, nie chodzi o to, że go bijesz, nie? Tylko go klepniesz, czy tam, żeby go pobudzić, żeby go pobudzić, mu przypomnieć, że on ma galopować, że on ma się postarać... Jak je pobudziłam do... do działania, to mi się pokazał dom, widzisz? I ty pytasz, czy, ma, czy zamieszkasz ze Sławą? I mamy dom. Widzisz, jak karty działają? Dobrze. Odpowiedź jest, kochanie, na razie nie. Przez następne trzy miesiące nie. Ponieważ mamy Sławka, który ma do Ciebie powrócić, mamy klucz od Twojego mieszkania ze Sławkiem i mamy kosę, która to ścina, czyli blokuje. W następne trzy miesiące nie zamieszkasz ze Sławkiem, kochana. Przykro mi. Ale karty konsekwentnie odpowiadają to samo. Chociażbyś je pytała codziennie, kochanie. Na razie tego nie widzę. I pokazały karty dom, czyli chodzi o dom, o wspólne mieszkanie, ale jest kosa. Kosa wszystko blokuje niestety. Dobrze, następne kochani moi. Dobrze, średnia, Lenormand, co myśli Mario o Marcie? Aha, co myśli, jakiś Mario znowu inny, Martuś, co myśli Mario o Marcie? Jakiegoś nowego masz, Martuś? Bo pytałaś przecież, pytałaś Marto o Mariusza, a teraz jest Mario czy Mariusz? Mario czy Mariusz, chodzi o Mariusza? Mariusz, aha, Mario to Mariusz, drugi Mariusz, matko to dwóch masz Mariuszów, Mario teraz, aha, dobra, czyli Mario to też Mariusz, tylko drugi, jakiś inny, to co ty tylko Mariuszów masz, <głosy> ale numer, słuchajcie, dziewczyny numer, numer. No dobrze, średnia Lenormand. Już patrzymy, wezmę sobie teraz może tego Lenormanda. Średnia Lenormand, co myśli Mario o Marcie? Co myśli Mario o Marcie, kochane karty? Co myśli Mario o Marcie?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 Wow, ładne karty wychodzą, kochana, na tego Mariusza, na tego Mario, czyli na tego drugiego. Wow, piękne karty, kochana. No, ale są komplikacje, kurczę. No, Mario myśli, że jesteś dla niego ważna, że jesteś dla niego przeznaczeniem, być może. Tutaj na pewno jest to relacja ważna. Dla niego ważne spotkanie, ważna relacja, jesteś mu przeznaczona, pomimo że to jest nie, jest nie jest łatwa relacja, widzę. Też może to być relacja, która nieraz jest ciężka jak krzyż tak? Ale pięknie się zaczęło, tak jakby żarło, żarło i zdechło na końcu, ponieważ mamy labirynt, mamy problemy, mamy przeszkody, nie możecie wyjść, jakby widzę, z takich komplikacji i przeszkód i jakichś zakrętasów, czyli jakiś. No tutaj um, skomplikowanych sytuacji Nie wiem czym jest ta skomplikowana sytuacja Czy to jest może trójkąt miłosny lub czworokąt Może Mario ma inną partnerkę On by chciał stabilizacji On chciałby by się otworzyło um, coś co będzie stabilne między Wami Chciałby się też spotkać z Tobą Chce się spotkać, chce randki, chce spotkania w jakimś normalnym publicznym miejscu czyli nie w domu, proszę się spotykać, tylko gdzieś tutaj wyjść w publiczne miejsce, tak? Czy restauracja, czy park, czy no cokolwiek, kino, czy, czy spacer, cokolwiek, ale nie spotykać się w domu, proszę, bo w domu to tylko najwyżej może być seks, który naprawdę nic w tym, w, w tym momencie nie wniesie, ani nie, nie ustabilni, tak? Nie, nie ustabilizuje, przepraszam, po polsku nieraz mi się coś palnie. No dobrze, więc... Ym, Mamy tutaj, y, chciałby spotkania, w miejscu publicznym przypominam, niech Pani pamięta, jak on zaproponuje spotkanie, chciałby stabilności, chciałby porozmawiać z Tobą, Martuś, i chciałby porozmawiać z Tobą o związku, o relacji, o miłości, o emocjach, o romantyczności, o jakimś nie wiem, romantycznej tutaj relacji, tak? On by to wszystko chciał, kochana, czyli spotkania, stabilności, rozmowy, uczuć miłości, jakieś, nie wiem, no, rozmowy tutaj o emocjonalności, chciałby, by otworzyła się jakaś szansa dla Was, jakaś możliwość właśnie tu spotkań, ale ta karta na końcu mówi o jakichś schodach, jakichś tutaj labiryntach, jakichś komplikacjach, jakichś nie wiem, no sytuacji bez wyjścia czy na przykład jest tutaj trójkąt, który się goni wokół swego ogonka czy jest czworo, czwórkąt jak czworokąt po polsku, czy czwórkąt czworokąt, który się goni do końca dookoła swojego ogonka nie możecie wybrnąć z tej ciężkiej, zawikłanej zakręconej sytuacji, z jakichś problemów nie wiem, albo jakieś nie widzicie jakiegoś wyjścia na razie przez następne trzy miesiące yy, z tej zawikłanej sytuacji, jaka jest ale myśli o tobie pozytywnie, tylko że są jakieś tutaj bardzo duże komplikacje dla was, dla waszego związku, dla rozwoju tej miłości, tej relacji. Takie coś mi wyszło, dziękuję. Dlaczego są te labirynty, kochana Marto? Napisz mi tak szybciutko w dwóch wyrazach. Dlaczego są? Czy to jest trójkąt? Czy Mario ma jakąś inną partnerkę? Ponieważ, no, bardzo pozytywnie o Tobie myśli, ale niestety na razie nie ma wyjścia z sytuacji jakiejś. Może odległość, tak. A, może być odległość, tak. Jeśli jest daleka odległość geograficzna, może być odległość. Ponieważ on tam pracuje, Ty tu pracujesz, on tam mieszka, Ty tu. Aha, nie wiesz o innej. No tak, nie wiesz o innej. Może jeszcze nie wiesz, może się jeszcze trochę nie dowiesz że tam daleko jest jeszcze jakaś inna kobieta, ponieważ no nie musi być, bo labirynty nie mówią o innej kobiecie, absolutnie. Labirynty mówią o jakichś problemach, które są skomplikowane w waszej relacji. To może być odległość, na przykład jeśli ja zakochałam się w mężczyźnie, który mieszka na wyspie Karaibskiej, 9 y, y, tysięcy kilometrów ode mnie, no to jest labirynt, to są problemy, to jest skomplikowane. Rozumiecie? Dobrze. Następni, proszę. Następne znaczki. Mała Tarot. Czy Łukasz tęskni za Anną? Czy Łukasz Łukasz tęskni za Anną? Dobrze, mam. Bibiaczku, pisz tylko Tar To już wiem, o co chodzi Czy Łukasz tęskni za Anną? Albo Len To już wiem, o co chodzi Nie Lenormand tarot. tarot Tarot, czy Łukasz Łukasz tęskni za Anną Cześć, Aniu Witam serdecznie na naszym liveiku Aniu Myśl teraz, kochana, o Łukaszu Ale nic mi nie sugeruj Tylko myśl, wizualizuj jego twarz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 Chciałby zawalczyć też o coś stabilnego z Tobą, tak? Na pewno, nie wiem, macie jakąś kłótnię. Moim zdaniem jakaś była sprzeczka, kłótnia. Napisz mi tak lub nie, króciutko. Moim zdaniem była jakaś, nie wiem, czy ostra wymiana zdań, czy kłótnia, sprzeczka, czy jakieś zerwanie. Tu widzę po prostu ostrą taką, nawet powiedziałabym agresywną, Y, y, atmosferę bo mamy tutaj y, y, no młodego mężczyznę powiedzmy czy chłopaka y, pazia mieczy tak rozeszliśmy się, no widzę to widzisz agresywna atmosfera kłótnia i odcięcie, no bo jest ten miecz tak, czyli odcięcie, ucięcie zerwanie, tak jak ty piszesz y, była kłótnia, była sprzeczka wymiana ostra zdań, gdzie była krytyka, dużo krytyki no i niestety, tak jak się mówi po polsku, dupa zbita, tak? Czyli nie ma nic. On tęskni za seksem z Tobą, mamy kartę seksu. I będzie jeszcze chyba walczył powolutku o jakieś, być może, jakiś powrót czy jakiś kontakt. Ale uważaj, żeby tylko nie na seks z eks, bo mamy kartę seksu. Czyli nie daj się zrobić w że tylko na seks. OK, dziękuję. To była mała, no tak naprawdę małą, chciałam tak lub nie odpowiadać. Także jak chcecie więcej, żeby powiedziała co widzę, co czuję, to zamówcie średnią. Przynajmniej średnią. Dobrze, następny znaczek kochani. No dobrze, czekamy jeszcze, być może będzie znaczek Bibiaczku zaraz. Chciałam Wam powiedzieć kochani, też Tobie Bibiaczku, jak jesteś tutaj na wizji, że w następny piątek nie mogę zrobić lajfika, ponieważ wylatuję w podróż i w pierwszy tydzień listopada na, na pierwszego na święto zmarłych mnie nie będzie. Będę daleko, daleko, daleko za siedmioma, za siedmioma rzekami, za siedmioma górami, jak to się mówi. Ale kochani, możemy, jeśli Bibiaczek ja będziemy miały czas, to zapraszam Was już bardzo, bardzo serdecznie na wtorek, ponieważ we wtorek mamy energię Księżyca silną. Tak, także zapraszam Was we wtorek wieczorem, być może o 19.00 znów. Jeszcze będę to ogłaszać, także patrzcie się na mój kanał, Bibiaczek też będzie pisał, na kanał, na, na Facebook, jeśli nie jesteście jeszcze moimi przyjaciółmi na Facebooku, to szybciutko mnie odnajdźcie lub bądźcie też w mojej grupie Wróżby. Także kochani, zapraszam Was we wtorek, następny tydzień na... Nów księżyca, to będzie nów księżyca, myślę, mm, bo w piątek ja już nie będę mm, mogła, ponieważ będę w drodze, w sobotę i niedzielę będę daleko, nie wiem jak tam z internetem, kochani, mm, więc zapraszam Was w następnym tygodniu, patrzcie. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, kochani. Jeśli chcecie wróżbę indywidualną, napiszcie mi, kochani, e-maila. Bibiaczku, czy możesz napisać e-maila mojego? Proszę Cię. loelia.orakelmaupa.gmail.com Napiszcie mi e maile ja Wam powróżę prywatnie. Mm, kochani tak, właśnie dziękuję Ci, Bibiaczku bo ja nie mogę pisać, mój laptop wisi mi nad głową, jak widzicie i nie mogę pisać tak w takiej pozycji, więc y, dziękuję Wam, kochani Magdo, Marto, Aniu Edytko, za te pytania wspaniałe i za Waszą obecność. Cieszę się, że jesteście z nami. No i Bibiaczku, jak nie ma już znaczków, to życzę pięknego jesiennego wieczoru. I widzimy się oczywiście... Na moim kanale. Dobrze? Widzimy się na moim kanale. Oczywiście codziennie. Jutro zapraszam Was na lustro. Lustro dla wszystkich zakochanych. Bez kontaktu i z kontaktem. Także do usłyszenia moi drodzy. Dziękuję Bibiaczku za pomoc. Dziękuję wszystkim kochanym moim e, czarownicom Sabatu za obecność. I pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.